Do jej przygotowania będziemy potrzebowali marchewkę, pietruszkę, czosnek, cebulę, 90 g słonecznika, sól, pieprz cytrynowy, jedna łyżka soku z cytryny, dwie łyżki wody. Marchewkę i pietruszkę obieramy i gotujemy do miękkości. Cebulę obieramy i kroimy w drobną kosteczkę. Przy użyciu wyciskarki dodajemy do cebuli jeden ząbek czosnku. Na rozgrzanym oleju podsmażamy cebulę i czosnek do czasu zeszklenia. Na rozgrzanej patelni prażymy nasz słonecznik pamiętając aby co jakiś czas pomieszać. Tak uprażony słonecznik przesypujemy do mynka i mielimy. Tak zmielony słonecznik przesypujemy do robota. Dodajemy również gotowaną marchewkę i pietruszkę, podsmażoną cebulę i czosnek, dwie łyżki wody i jedną łyżkę soku z cytryny. I przyprawiamy według uznania z solą i pieprzem.